W tym odcinku ponownie uprościmy wyrażenie 3 razy pierwiastek z 500x do sześcianu i omówimy komentarze zamieszczone na YouTube z ciekawymi pomysłami na podejście do tego zadania. Przypomnę, co zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, że to jest równe 3 razy pierwiastek z 500… Zrobię to inaczej, będzie ciekawie. To jest równe 3 razy pierwiastek z 500 pomnożone przez pierwiastek z x do sześcianu. Rozpiszemy 500, bo nie jest kwadratem. Przedstawimy 500 jako 100 razy 5 albo jeszcze lepiej jako 10 do kwadratu razy 5. Bo 10 do kwadratu daje 100. Zapiszmy pierwszą część jako 3 razy pierwiastek z 10 kwadrat razy 5 pomnożone przez pomnożone przez Pierwiastek z x kwadrat razy x, bo to jest x do sześcianu. Teraz… jeszcze nie powiem, co zrobię, ale będzie inaczej niż wtedy. Ten pierwiastek zapiszę jako 3 razy pierwiastek… właściwie pierwiastek arytmetyczny z 10 do kwadratu pomnożone przez pierwiastek z 5. Jak wiemy, pierwiastek iloczynu jest równy iloczynowi pierwiastków. Tutaj mogę więc napisać razy pierwiastek arytmetyczny z x kwadrat razy pierwiastek arytmetyczny z x. A pierwiastek z 10 do kwadratu to 10. Poprzednio mówiłem, że pierwiastek arytmetyczny z x kwadrat to wartość bezwzględna z x. Na wypadek, gdyby x był liczbą ujemną. Upraszczamy. 3 razy 10 to 30, razy. Zmienię kolejność, razy wartość bezwzględna z x. I mamy jeszcze pierwiastek z 5 pomnożony przez pierwiastek z x. A to jest równe pierwiastkowi z 5x. Mnożymy dwa pierwiastki, czyli pierwiastkujemy iloczyn, w tym przypadku 5x. Uprościliśmy całość do 30 razy wartość bezwzględna z x razy pierwiastek z 5x. Wyszło tyle samo, co wcześniej. Teraz będzie ciekawe. Jeśli założymy, że działamy na liczbach rzeczywistych, że taka jest dziedzina x, aby wyrażenie było określone w zbiorze liczb rzeczywistych, wartość x nie może być ujemna. Może zapiszę to tak. Dziedzinę.. Dziedziny stanowią wszystkie liczby rzeczywiste... Liczby rzeczywiste większe lub równe 0. To ważne, bo jeśli weźmiemy liczbę ujemną i podniesiemy do sześcianu, to wynik będzie ujemny. A wtedy nie uzyskamy wartości należącej do zbioru liczb rzeczywistych, tylko pierwiastek z liczby ujemnej. Zakładamy więc, że działamy w zbiorze liczb rzeczywistych, a nie w zbiorze liczb zespolonych moglibyśmy poszerzyć dziedzinę o liczby zespolone. Ale pozostając wśród liczb rzeczywistych musimy założyć, że x jest większy lub równy 0, a wtedy wartość bezwzględna z x będzie się równać x, bo x nie może być ujemny. W tej ustalonej dziedzinie, jeśli to wyrażenie będzie w niej określone, czyli jeśli uzyskamy liczbę dodatnią, to możemy zapisać 30 razy pierwiastek z 5x. Gdybyśmy natomiast rozszerzyli dziedzinę o liczby zespolone… Nie znacie liczb zespolonych ani urojonych? Nie szkodzi. Po prostu działając na tych liczbach musielibyście zachować wartość bezwzględną z x, bo tylko wtedy to wyrażenie byłoby określone dla x mniejszego od zera.